jakie kompetencje rozwijać, aby pracować. Nie chcę nikogo straszyć, ale przyszłość pracy wygląda jak na rysunku poniżej. Powoli, ale stabilnie sunie w dół. Istnieje wyraźny, długoterminowy trend zmniejszającego się udziału pracy jako odsetka PKB. Dzieje się to od ponad 30 lat w państwach wysoko rozwiniętych. Dotyczy to krajów o różnych modelach gospodarczych, różnych kulturach, i w społeczeństwach, które bardzo się od siebie różnią. Niezależnie, czy mówimy o liberalnych gospodarkach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czy o krajach skandynawskich. Co to oznacza w praktyce? Zasoby pracy będą się zmniejszać. Praca coraz częściej będzie przywilejem. Tym bardziej istotna jest decyzja, jakie kompetencje rozwijać, aby mieć pracę. Wbrew temu, co możemy usłyszeć w różnego rodzaju zestawieniach, w stylu 10 kompetencji przyszłości, nie chodzi tu o pojedynczą kompetencję. To raczej nikomu nie zapewni pracy w przyszłości. Chyba, że będzie to kompetencja na poziomie mistrzowskim, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to oznacza coraz częściej poziom mistrza świata, ponieważ konkurencja również na rynku pracy jest coraz bardziej globalna. Tym samym lepiej jest myśleć o kompetencjach jako o wiązce kom kompetencji, zestawie kompetencji, które łączą umiejętności z różnych dziedzin. To co będzie decydowało o sukcesie na rynku pracy w przyszłości, to zespół unikatowych kompetencji, które łączą umiejętności społeczne, techniczne oraz specjalistyczne, typowe dla danego stanowiska lub branży. O tym więcej w dłuższym filmie o przepisie na pracę w przyszłości. Ale tych zestawów o kompetencjach przyszłości jest tak dużo. Czy da się coś z tego wybrać? Oczywiście, że się da. Opowiem więc teraz o pięciu głównych kompetencjach. To, która z nich jest najważniejsza, będzie zależało od sytuacji. Pierwsza z nich to krytyczne myślenie. W świecie deepfake'ów tylko krytyczne podejście do wiedzy i popularnej mądrości może nas uratować. Dotyczy zbierania pomysłów i informacji, a następnie ich kwestionowania w świetle istniejącej wiedzy. Temat jest złożony i istnieje kilka różnych definicji, które ogólnie obejmują racjonalną, sceptyczną, bezstronną analizę lub ocenę dowodów faktycznych. Pociąga to za sobą skuteczną komunikację i umiejętności rozwiązywania problemów. Myśląc krytycznie powinieneś się teraz zastanowić, czy ta kobieta ma rację? Jak to, co mówi, ma się do zasobów wiedzy? Jaka jest jej wiarygodność? Czy to prawda? To szczególnie istotne, ponieważ system edukacji jest raczej nastawiony na konformistyczne podejście, w którym nie kwestionuje się wiedzy, jaką dostaje się od nauczycieli czy też wykładowców. To nie jest dobra droga. Umiejętność krytycznego myślenia to nie tyle umiejętność udzielenia odpowiedzi, co stawiania właściwych pytań. Druga to sprawność adaptacyjna. Badania pokazują, że w przyszłości każdy z nas będzie pracował w kilku zawodach w ciągu swojego życia. Oczywiście stosując kompetencje krytycznego myślenia, dobrze jest zapytać skąd to wiadomo i jakie konkretnie badania to potwierdzają. Pomyśl o tym w ten sposób. Wyspecjalizowane maszyny będą w stanie większość zadań wykonywać lepiej niż ludzie. Ale będzie to dotyczyć tylko poszczególnych zadań. W dającej się przewidzieć przyszłości nie powstaną maszyny, które będą równały się z ludźmi w zdolnościach adaptacyjnych, ale zmieniający się świat będzie coraz bardziej wymagał adaptacji ze strony ludzi. Trzecia to kreatywność, ale szczególnego rodzaju. Pomyślmy o kreatywności jako o umiejętności łączenia różnych bardzo odległych od siebie koncepcji, znajdowania nowych rozwiązań, nowych zastosowań istniejącej wiedzy. Tak rozumiana kreatywność to w gruncie rzeczy wyobraźnia plus odwaga. Najpierw trzeba sobie być w stanie wyobrazić rozwiązanie, a później trzeba odwagi, aby ten pomysł wyartykułować. I w sposób, w jaki to będziesz robił, przy pomocy słów, obrazów, tańca, kodu programistycznego, kompozycji smakowej, nie ma tutaj już nic do rzeczy. Następne w kolejności to kompetencje cyfrowe. W średniowieczu tylko nieliczni ludzie potrafili czytać i pisać. Był duży popyt na ich kompetencje, ponieważ niepiśmienni ludzie potrzebowali takich usług. Podobnie wygląda sytuacja obecnie z cyfrowymi kompetencjami. W sumie niewielki odsetek ludzi jest biegły w choćby jednym języku programowania. A jak jest z pisaniem i czytaniem? Przynajmniej w wysoko rozwiniętych państwach to powszechne kompetencje. Nikt nawet o to nie pyta. Możliwe, że tak samo będzie w przyszłości z podstawami programowania. I wreszcie ostatnia kompetencja, chociaż wcale nie najmniej istotna. Inteligencja emocjonalna. Jeśli jest jakiś obszar, w którym maszyny będą miały szczególnie podgórkę, aby sprostać ludziom, to właśnie inteligencja emocjonalna. To niezwykle trudna sztuka do naśladowania przez maszyny, nawet jeśli będą już w stanie rozpoznać bezbłędnie zdjęcia i wychwytywać zmiany emocji. Kompetencje przyszłości to zapewne nie jedna z tych pięciu, ale zestaw tych pięciu kompetencji połączonych z umiejętnościami typowymi dla danego zawodu. A może najlepiej nie czekać i wymyślić samemu dla siebie zawód przyszłości? Więcej na ten temat tutaj.